Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny lotniczej z Wrocławia, uprawniony do klasy II oraz świadectwa kwalifikacji. No niestety jeszcze nie do klasy pierwszej. I w ostatnim czasie po tym covidzie, a w zasadzie być może jeszcze w trakcie covida, końca epidemii nie ogłoszono, zaczęło się zgłaszać do mnie jest sporo osób, wielu kandydatów, którzy chcą rozpocząć klasę drugą na szybowce, chcą to rozpocząć po raz pierwszy, chcą rozpocząć klasę pierwszą. Niektórych nawet kręci, że tak powiem, latanie samolotami. Być może jesteś osobą, która chce świadectwo kwalifikacji, powiedzmy, na skoczka spadochronowego, ale instruktora w tandemie. I pytanie pierwsze, które zawsze mi zostaje zadawane przez internet, mailowo Co muszę zrobić, żeby u Pana to poszło szybko, prawda? I nie dziwi mnie to pytanie, bo skoro ktoś jedzie ze Szczecina, czy jedzie z Wielkopolski, czy jedzie z Katowic, być może również z jakiegoś innego rejonu Polski, i wcale mnie to nie dziwi, że chcesz przyjechać szybko, załatwić sprawę jeszcze szybciej, po godzinie mieć wszystko z głowy i spokojnie wracać do swojego miejsca zamieszkania, być może nawet kilkaset kilometrów poza Wrocławiem. I w zasadzie podzieliłbym to na dwie grupy, a mianowicie na klasę drugą oraz skoczków spadochronowych, oczywiście instruktorów, czyli na pewno ułatwisz mi sprawę, jeżeli zrobisz u siebie badanie krwi pod tytułem morfologia, OB, cukier we krwi, trójglicerydy, cholesterol, czyli w sumie trójglicerydy i cholesterol to jest tak zwany lipidogram badanie moczu ogólne. Super byłoby gdybyś zrobił audiometrię jeżeli nie, to możesz tam za dodatkową opłatą zrobić to u mnie w firmie. No i jeżeli miałeś jakieś badanie okulistyczne w ostatnim czasie, to byłoby wprost idealnie, jeżeli nie, to zrobisz to w mojej przychodni. Jeżeli jesteś tylko na świadectwo kwalifikacji, czyli operator drona poza zasięgiem wzroku, wystarczy, że zrobisz badania krwi, czyli morfologia, OB, cukier we krwi, trójglicerydy oraz cholesterol, czyli w sumie to jest tak zwany lipidogram, badanie moczu, jeżeli nie wymieniłem, no i audiometrię, czy dobrze słyszysz. Jeżeli masz y, jakieś badanie okulistyczne ostatnio zrobione, no to też możesz przy, przywieźć mi do wglądu. Oczywiście wszystkie wyniki zwracam, ponieważ wystarczą mi tylko y, kserokopie, prawda? Czyli, mam nadzieję, że sprawa jest prosta. Wyjaśniłem Ci, co potrzebujesz w mojej firmie. Y, staram się przyjmować Wszelaki personel latający bez kolejki, prawda? Także, niezależnie, czy jesteś pilotem klasy drugiej, czy skoczkiem spadochronowym, czy cabin crew, kandydatą na stewardessę lub stewardessą. Wszystko staram się zrobić, abyś nie czekał. Rozumiem, że Twój czas jest tak samo cenny jak mój. Czyli lepiej go spożytkujesz, gdzieś tam zdobywając przestworza, fruwając, latając, skacząc, niż wysiadując w kolejkach długie dni lub długie godziny, prawda? Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz uprawniony do badań lotniczych klasa druga i niżej. No i do zobaczenia w moim kolejnym wideo do zobaczenia też wkrótce w mojej przychodni, jeżeli przez przypadek do mnie trafisz.